To początek roku 2015 Chyba mamy marzec Od pół roku odwiedzam ten lokal Tak to jest kasyno właśnie Chyba mamy wieczór Nie pamiętam pory w końcu mówię prawdę Mam przy sobie koło stówki Czystej gotówki i plany na nie Własne spodobała mi się rula Choć tu w bani jak przegranie Najdzie tutaj jest sposobu Wiele żeby krupier zgarniał Stołu hajsten ja uparcie Fiko w głowie bo dla słabych gości Pisana ta gra jest wierze mocno w to, że znam szczegóły wygrywania Forsy łatwej, tak więc okej okay. Siadam sobie, kawka stoi, papieros nie gaśnie, gram se. To jedynka, to trójeczka, każdy ruch w kontroli własnej, no i prawnej Cholera jaśnista, jak mi się szczęści Humor dopisuje, podskakuje czasem Noże kwotę, którą wniosłem razy dziesięć Czyli mam już ala bańkę Choć mnie ciągnie, żeby grać, więc coś mi mówi Zwijaj swoje żagle, wstaję, więc od dołu Ucieszony niczym dziecko na widok matki własnej Myślę, cholera jakie proste Rozjebam, system i zaroba system asem, wychodząc Z lokalu postanawiam, że nie wracam No i jadę na wakacje Tak więc plan jest, kasa kwitnie z portfelu, zaraz wypad Sobie znajdę, wróciwszy do domu Przed kąpem usiadłem, zacząłem Wertować tą trasę Ciepłe kraje, aj za drogie Może singiel to banalne Wypatruję więc dalej, przypomniałem Sobie, Szwecję, czyli Sztokholm Myślę, kocham Skandy na Chwilę później na piratach Chyba mam, czyli pewne Weekend w Oslo jest okej okay. Hotel trzy dni tanio, ale sam Czy ja wiem, no i czy wyrobię Skacę w akcji tej, zaraz, zaraz Myśl przewodnia zmienia wątek jako świeca moja, wiedza mnie Przecież w Oslo mam dwóch ziomków Trzeba jechać, do nich będzie great Wyciągam telefon, kręcąc numer Do Tobiasza, Michał zabrał go rok wstecz ponoć radą sobie nieźle Tobiasz lubi menaż, Michał Nie jest gorszy, wiesz, halo się ma tak to ja Florek Nie spodziewasz się co powiem ci men Dawaj mówi Tobiasz to nawijam Fat high muszę wydać wręcz No i co pewnie chcesz nas odwiedzić osoba na pewno spodoba ci się? Odpowiadam uśmiechnięty w Szwecji Byłem w Skandynawia to chyba mój sen Tobi śmieje się, podkręca Czy na pewno stać mnie ponos Drogie życie, hejże, hej No otwarcie mówię, tysiąc, ani grosza więcej Ale na pewno jaka leci Sze, dobra boga z Michasiem zrobimy mowy, plus dodatek Raczej pakuj się, choć by wolał byś przyleciał trochę później Ziomek niż za lada dzień Odpowiada prosto na dniach, tak Później będzie już nieważne, ja to wiem Okej, okay, okej, okay, uspokaję Jak tak bawiasz, to ja z Michiem Dziś omówię wątek ten, przeżegnali się Wzajemnie florek czeka teraz wręcz Na decyzję w akcji tej Wieczór przyszedł szybko umówiony Na rozmowę, fonia dzwoni jej hej, to jak Słucham, no okej okay, Mówi tobie, Kubu bilet Karton fajek i whisky jak hej Skoczę ostatnio, przebimbałem łódkę Wiesz, jakoś damy radę Pakuj się, więc No, moja morda jej Zajebiście wręcz W następny bilet na next day Nie mija dwa dni od ruli o w busie jadę lot o 8.05 Nic nie może nie zaskoczyć, nic nie pije Kończę ziółko, które w kielni mej Wsiadając do samolotu, uśmiech mój wykrzywia uszy W kształcie elitery L Czym zaskoczy mnie Norwegia? Nie wiem, ponoć kraj ten na bogato jest Lądując na bazie rygi, wskazówka przez lotu Park, plac, busy, Oslo, Play Podjeżdżaj pod moją pracę, weźmiesz Volvo Dom w pobliżu, dotrzesz tam, wiem W końcu to środek tygodniu Michał, Tobi pracują, zarabia, trzeba ten cash I ja to wiem i ty to wiesz, oni to wiedzą i wy to też Pokroi wiele w klimacie cash, wszyscy gibają za ten Złodziej czy dealer, kuriej czy raper, biznes czy man, Ja wiem, kto nie ryzykuje, ten smaku szampana raczej nie poczuje Ty też to wiesz, nie ryzykuje, szampana nie pije, szampana nie pije Nie ryzykuje, ryzykuje nie i to pije szampana mniej